Witam Państwa i zapraszam do odwiedzenia strony dobraaukcja.pl aukcja dobra Upcja, pisane razem. Dlaczego do tego zachęcam? Dlatego, że rozpoczynamy licytację no, czegoś niebywałego. Piłka z autografami reprezentacji, która w 74 roku zdobyła trzecie miejsce w świecie. Tu autografy m.in. gwiazd z tamtych lat. Kazimierz Dejna, Szarmach, Boniek, Nawałka. To już czasy roku 78 zespołu Jaska Gmocha. To jest mój podpis. To jest arginal. Jest, bignie w jest mój podpis. Tę piłkę przekazała rodzina, pacjenta z hospicjum onkologicznego Świętego Krzysztofa. I właśnie na rzecz tego hospicjum chcemy, żebyście Państwo no, podziałali, podziałali swoim darem serca. Rozpoczynamy licytację od 25 kwietnia do 27 maja. Przypominam, dobraaukcja.pl, koniecznie odwiedź tę stronę i przekaz swój dar serca.